Ciekawa lokomotywa, sfilmowana na stacji Grand Canyon. W zasadzie lokomotywa, a być może to jest i nawet parowóz. Końcówka października 2015 roku, czwartek. I jeszcze raz widoczek na lokomotywę stacja Grand Canyon i widzisz ją w całej okazałości Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia